Natomiast mieliśmy tu taki problem, że mieszkanie miało dwie księgi tak. wyczyste. I, I jest pośrednio, że w się do lokalu. Nie zraziliśmy się tym, wiedzieliśmy, tak. że wszystko jest rozwiązywalne, a im większe bagno prawne, tym tak. fajniej można tak. zarobić. Stąd. I wtedy kupiłeś to mieszkanie? Jesteśmy teraz na mieszkaniu u Wiktora. Wiktor robił swoje mieszkanie w kamienicy i to jest dziwne kamienice, bo Wiktor mówiłeś mi, że to, to nie jest normalna kamienica. Powiedz coś więcej. No to jest taki typ kamienic, gdzie możecie spotkać na przykład na Biskupinie, tutaj na Księżu Małym. Kamienica, która nie charakteryzuje się typowymi wysokimi stropami. Są to mm. w ogóle niskie kamienice. Zachowuje wszelkie, wszelkie walory kamienicy, czyli mamy grube stropy, sorry, grube ściany ceglane. Bo stropy nie są takie grube, bo są drewniane. Tak, dokładnie. Są, są drewniane stropy, dokładnie. Co więcej, no mamy, mamy tutaj konserwatora, jak to przy kamienicach. Widzę, że tutaj zrobiłeś kuchnię Deli, nie połączyłeś tutaj jakby taki z klasyczny z nowoczesnym? Tak, to co jest ważne tutaj, bo jak połączyliśmy przede wszystkim kolory ciemne, które zazwyczaj daje się na dół, mhm. z jasnymi, które odciążają ten, mhm. ten ciężar, prawda? i e, rzeczywiście klasyka, która nawiązuje do stylu kamienicznego, natomiast e, ta nowoczesność wpaja się że w, te, w ten styl też, tak żeby, żebyśmy mieli poczucie, że jesteśmy w fajnym, e, nowoczesnym mieszkaniu, które ma mm -hmm. tylko te słuszki kamieniczne. Łazienka ma kilka metrów kwadratowych, mm -hmm. sama kamienica ma ogrzewanie miejskie, mm -hmm. natomiast to to, no, wody grzać. trzeba grzać, ale to, to jest nie jest tragedia. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie, zrobiliśmy tutaj ogrzewanie podłogowe i, i, i to się... Jest, a, to jest... a to jest smaczek jest. tej kamienicy. <susurowani> Tego pionu niestety nie można ruszyć. Pomalowaliśmy go na, na czarno. <susurani> można go wykorzystać jako na przykład, nie wiem, podpórkę. To, to, coś... to, to, jest... to jest chyba gaz, to jest gaz, tak. to jest, to jest gaz. No właśnie, zabudowano gazu nie jest łatwo, to jest nie, nie, nie, nie do końca dozwolone. mamy salon, całkiem mhm. przestronny, 14 m2, odsunięta prawdziwa cegła, pomalowana na biało, oryginalna stolarka drzwiowa mhm. i tak naprawdę my jak możemy to trzymamy się tego typu, tego typu smaczków, bo, bo naprawdę mhm. ludzie po prostu e, lubują się w tym, staramy się je odrestaurowywać i zachowywać w mhm. oryginalnym e, stylu. Jakby ktoś tego pana nie kojarzył, to byłeś u mnie w Business Traderze parę miesięcy temu, także tu będzie link do odcinka, możesz sobie kliknąć. Ale powiedz mi, co tu się zmieniło w tym mieszkaniu, yy, jakby, bo widzę, że są jakieś tak, dodatki. <laughs> powiedz tak, coś więcej to, o tym. Tu jest e, tak naprawdę pełny homestaging. Mm. Wcześniej jeszcze przez szkolenie, robiliśmy mieszkanie, to tak naprawdę kuchni nie robiliśmy. Mm -hmm. e, czyli czyli e, lifting, to, lifting. To, to był super fajny mm. remont, natomiast bez, bez kuchni. Mm -hmm. Potem zaczęliśmy robić kuchnię oczywiście, natomiast nie robiliśmy też jakichś pełnych e, homestagingów. To były mm. jakieś tam mm -hmm. Natomiast Tutaj zainwestowaliśmy w sprzęty, kupiliśmy materac, jakieś poduszki, lampy, lustra, żeby, żeby to wszystko nadać, tak. żeby nadać, no, takiego tak. życia temu mieszkaniu. Tylko to nie są wydatki jednorazowe, tylko zabieracie je gdzie indziej. Oczywiście no, jutro zabieramy to na kolejne mieszkanie. Hmm. No. Cały czas inwestujemy w ten, w ten home staging, jeździmy. Bo widać, że ludzie po prostu emocjonalnie wtedy podchodzą do tego tak. i nie widzą tutaj pustej powierzchni, tylko widzą siebie tutaj już. To się inaczej w ogóle sprzedaje, prawda? No. To jakby mieszkanie było wtedy samo dla tak tak. ciebie. To mieszkanie było kupione za... Do... ile? 223 złote. zł, troszkę po więcej tysięcy złotych. Tak. A już został sprzedany. No jaki procentowy zysk tutaj wieszać? No, w kamienicach 30%. 30 mm -hmm. To całkiem fajnie. Okej. Okay, remont sporo też kosztował, natomiast jakby. Tak. No mm. remonty w kamienicach są, są droższe. To teraz. Droższe, dłuższe. Przyszedłem jako mieszkanie dla, dla rodziny. To też, że tu jest cicho i spokojnie. Mm. Na Ulice, która jest praktycznie używana tylko przez mieszkańców tutaj. E, za oknem w okresie letnim jesiennym jest tak naprawdę panorama drzew. To mm -hmm. jest taka żywa fototafeta, pisza spokój zielono, także mieszkanie jest super, super dla rodziny. Mm -hmm. e, I pod tym kątem też, tak jak mówiłeś na szkoleniu, gdzieś trzeba lokować ten produkt. Mm -hmm. Tu jest lokowany typowo pod rodzinę, nie robią tu no, tu jakiś podwynajem pokoi i tak dalej, także to jest. To Bo to, jest to nie jest pod wynajem, to jest właśnie to dla sypialni. To jest, to jest ta tak. tak, dokładnie. Gratuluję, że udało się za mieszkanie sprzedać tak szybko. I no, piąteczka. Dzięki.